serc daj i wrażenie moc Niech z grzybki czarni tam tango grają Za taką grę dam życie zja Poznajem cię, kawierni tej, nasz grzyb Wydaje mi się, że wiosnie do mnie złoż Ach, kraj mi kraj, snu, sobie snów My w dach cicha Ja proszę Cię, się snów Że przyjście Ty to Żyb